Mówiliśmy o prawie popytu. Gdy inne czynniki są stałe, to jeśli cena rośnie, wielkość popytu spada, a jeśli cena spada, wielkość popytu rośnie. Jeśli inne czynniki są stałe, ceteris paribus, to zmieniając cenę, poruszamy się po tej krzywej. Wspomniałem jednak, że powiem, co się dzieje, gdy zmienimy jeden z tych stałych czynników wpływających na popyt. W poprzednim odcinku mówiłem o cenie dóbr powiązanych. Ocenie dóbr. O tym, co się dzieje, gdy zmienia się cena dóbr powiązanych. Komplementarnych i substytucyjnych. Jak zwiększa to lub zmniejsza popyt, a więc całą krzywą, a nie jakiś konkretny scenariusz. Teraz pomówmy o innym z tych czynników, które uznaliśmy za stałe. O tym, jak zmieni się popyt, czyli cała krzywa, jeśli go zmodyfikujemy. Pomówmy o oczekiwaniach względem zmiany ceny. Napiszę to kolorem. Oczekiwania… Oczekiwania względem zmiany ceny. Względem zmiany ceny. Pomówmy o pierwszym scenariuszu. Załóżmy, że ludzie nie oczekiwali zmiany ceny mojego e-booka, lecz teraz nagle nastąpiła zmiana ich oczekiwań. Teraz nagle spodziewają się, że jego cena wzrośnie. Teraz oczekują… Teraz oczekują, że cena… że cena… wzrośnie. Co się stanie? Jeśli spodziewacie się wzrostu cen, a dobro lub produkt, o który wam chodzi, nadaje się do przechowywania, to oczekując wzrostu cen, możecie chcieć kupić go teraz, zanim cena wzrośnie. Bez względu na to, gdzie na tej krzywej jestem, bez względu na obecną cenę i w ogóle na cenę, Ludzie przestają odkładać zakup na później i chcą go dokonać teraz, zatem wielkość popytu wzrośnie w każdym punkcie krzywej. Za 2 dolary kupią, bo spodziewają się podwyżki. Za 4 dolary też kupią, bo ma zdrożeć. Każdy punkt tej krzywej, ponieważ ludzie nie oczekiwali zmiany ceny, a teraz oczekują podwyżki, cała krzywa przesunie się w prawo. Cała krzywa przesunie się w prawo. To scenariusz pierwszy. Przesunie się tym dalej, im większa zmiana oczekiwań. Chodzi o ogólne zjawisko. To scenariusz pierwszy. Ponieważ przesuwa się cała krzywa, możemy mówić, że wzrasta popyt. To dosłownie wzrost popytu. Popyt rośnie. Pamiętajcie, gdy mówię o popycie pewnie słyszycie to setny raz nie chodzi mi o konkretną ilość. Mówię o całej krzywej, która przesuwa się w prawo, bo ludzie spodziewają się podwyżki. Wzrasta popyt, czyli cała krzywa przesuwa się w prawo. Teraz spróbujmy odwrotnie. Scenariusz drugi. Ludzie nie oczekiwali zmiany. To ta krzywa, bo nie mieli podstaw do takich oczekiwań, a teraz nagle oczekują, że cena spadnie. Teraz nagle… oczekują, że cena… że cena… spadnie. To zjawisko typowe dla rynku elektroniki. Gdy chcecie kupić sobie laptop albo inny gadżet, oczekujecie, że za jakiś czas stanieje. Jednak tu mówimy o zmianie oczekiwań. Na przykład oczekujecie, że ceny zaczną spadać jeszcze szybciej, a skoro tak, to jeszcze mniej chętnie dokonacie zakupu teraz. Jeśli oczekiwaliście, że cena czegoś będzie stała, a teraz nagle spodziewacie się obniżki, to powiecie, nie muszę kupować tak drogo, lepiej poczekać trochę. Zatem w efekcie popyt spadnie. W tym scenariuszu cała krzywa przesunie się w lewo. Dla każdej ceny wielkość popytu zmaleje. W każdym punkcie krzywej. Dlatego cała krzywa popytu przesunie się w lewo. W scenariuszu drugim… popyt… popyt… maleje. Popyt… maleje.